specjalne e, fancy, które e, teraz specjalnie wylicytujemy. E, Licytacja będzie standardowa. E, będziemy podbijać kwoty. Ja będę się rozglądał w koło. E, państwo, jak będziecie chętni wylicytować podniesiecie rękę. Później wrzucimy wszystko do puszki. A zanim to nastąpi, ja oddaję głos naszym cudownym gościom. Bartek! Wielkie brawa! To pieniądze, które zebrali wolontariuszy w chwili obecnej przeliczeni i y, to pieniądze, które wy przekazywaliście a teraz mamy nadzieję, że jeszcze tych pieniędzy przybędzie No mamy taką nadzieję? Tak? Jako pierwszy, na aukcję y, wystawimy pleca Plecak y, plecach pleca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oczywiście też jest do kupienia na pewno Co ja mówię w ogóle? Piękny obraz, piękna śliczny, grafika, autorstwo pani dyrektor Małgorzata